Ulica Piłsudskiego w Złotoryi Idę w kierunku Ryneczku Tutaj chyba jakaś studnia Miejscowi ludzie propagują akcję honorowego krwiodawstwa A przeszedłem z tamtej strony Od strony placu Matejki Piłsudskiego I piłsudskiego strony rynku Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Ryneczek i Kościół Mariacki z Złotoryi Widziany od strony ulicy Piłsudskiego Dwie wieże kościoła No i prześliczny ryneczek skąpany w słońcu a to wszystko 11 października 2014 roku Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Złotoryja, kamieniczki na rynku Stoję tyłem do pomnika Kopaczy Złota A tam Chyba numer 17 kamieniczek. 15. Czy 15? 17 A tu piękny portal, jakiś zabytkowy. I to wszystko 11 października 2014 roku. Kiedyś, 12 października, był Dzień Wojska Polskiego. A tutaj jeszcze inne kamieniczki w Złotoryi. Okolica numeru 5. W stronę numeru 15. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.